Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w dzisiejszym hangoutie odpowiem Ci na bardzo ciekawe pytanie a mianowicie, czy możesz, jeżeli nie rozpoznajesz barw podstawowych czy barw na tablicy Ishihara czy jakichś innych podobnych, czy możesz użyć jakichś specjalnych okularów korygujących, ale nie ostrość wzroku, ale widzenie barwne i tradycyjnie zacznę tutaj od zapytania mojego widza. Na wstępie bardzo chciałbym pogratulować Panu świetnych filmików niezliczonej ilości porad. Przechodząc do rzeczy, chciałbym zapytać, jak wygląda sprawa zdobycia zawodowego prawa jazdy oraz licencji pilota zawodowego jako daltonista. Oglądałem Pańskie filmiki na ten temat. Nie została jednak Poruszona kwestia osoby z daltonizmem, która ma soczewki korekcyjne, dzięki którym zdanie testu Ishihara ze szkłami bądź okularami korekcyjnymi nie stanowi żadnego problemu Czy posiadając takie soczewki, okulary korekcyjne będę w nich mógł przystąpić będę w nich mógł przystąpić do badań. Proszę o wyczerpującą odpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Także dziękuję tutaj widzowi za mały komplement, prawda, natomiast żeby cokolwiek odpowiedzieć w tym temacie, muszę niestety przejść do rozporządzenia Ministra Zdrowia, jest taki załącznik tutaj, szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie narządów wzroku i pole Przepraszam, widzenie barw, rozpoznawanie barw masz tutaj pod czwórką No, nie ma problemu z kategorią tam jakąś A, B czy coś, bo nie wymagane jest rozpoznanie barw natomiast idźmy dalej pod tą czwórkę do kategorii zawodowych, czyli jeżeli jesteś osobą ubiegającą się o te kategorie wyższe czy o tramwaj, niestety y, musisz rozpoznawać prawidłowo barwę Czerwoną, zieloną i żółtą. Dlaczego te? Ano, dlatego, że te barwy są na sygnalizatorach różnego rodzaju, czy sygnalizatorach świetlnych, czy, czy tam jakichś innych, prawda? I o ile jak to się ma tutaj z tym, właśnie z tymi okularami, zobacz jak wygląda na przykład sprawa korekcji. I tu jest na przykład opisane, że yy że może być korekcja okularowa z soczewkami tam i, i, i kontaktowymi, i wewnątrzgałkowymi pod warunkiem dobrej adaptacji przy kategorii C y, przy kategorii C również y, że tak powiem może być, y, może być mogą być zastosowane soczewki kontaktowe i wewnątrzgałkowe i dopuszczalna korekcja w granicach plus 8 dioptrii, prawda, plus minus 8 dioptrii. Natomiast tutaj nic o tych soczewkach, nic o tych soczewkach nie jest napisane. Także nigdzie nie widać jakiegokolwiek stwierdzenia, że masz rozpoznawać barwy czerwoną, zieloną i żółtą w jakiejkolwiek korekcji w, jakimś, w jakichś okularach, w jakiś tych. Tak szczerze mówiąc, nawet nie za bardzo zainteresowałem się tematem, na czym polega metoda działania tych soczewek, czy, czy tych okularów, które zmieniają osobie, która nie widzi barw, nagle jakimś cudem ona zaczyna widzieć. Także musisz rozpoznawać czerwoną, zieloną, to to też jest zielone, tylko szukam coś żółtego. O, książka pod tytułem Kodeks Pracy jest żółta. Jak rozpoznajesz to na moim filmie, z dużym prawdopodobieństwem będziesz to rozpoznawał na tak zwanej lampce wilczka. W tej chwili nawet są stosowane różne, że tak powiem, monitory LEDowe. Jest tam tak zwany street test lamp, prawda? Test lampy. Street Lamp Test, prawda? Także no, można spokojnie coś takiego yy, zbadać, ale no, no, niestety raz na ileś tam osób znajduje się ktoś, kto no niestety tego testu, Wilczka yy, nie przechodzi i nie rozpoznaje tych trzech barw, prawda? Czerwonej, żółtej, i zielonej. I teraz zobaczymy na czacie czy ktoś tutaj zrobił jakiś koment. Komentu nie ma. Także na tym kończę. Jeżeli chce się dowiedzieć coś ciekawego w tym temacie to zapraszam Cię do komentarza wideo tutaj poniżej. Natomiast z takiej mojej perspektywy mogę powiedzieć jedno. Jeszcze do niedawna Kierowcy mogli mieć tylko korekcję do plus minus 4 dioptrię, teraz już zrobiono 8 Mówię kierowcy zawodowi Jeszcze do niedawna były bardzo wyślubowane normy słuchu I nie, w ogóle nie można było używać aparatu słuchowego Już w tej chwili można używać i myślę, że jeżeli zasada tych okularów do poprawy widzenia barwnego jest jakaś taka w miarę rozsądna, że nie upośledza ona wzroku czy czegoś, to wcześniej czy później coś takiego zostanie dopuszczone, no ale jakby to powiedzieć, no o ile głusi mają jakieś swoje lobby, kierowcy mają swoje lobby to osoby, tak zwani daltoniści, nierozpoznawający barw, no niestety takiego lobby nie mają Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia jeżeli chcesz więcej informacji na ten temat, to albo napisz to w komentarzu pod tym wideo, albo wpadnij na moją stronę internetową typowo poświęconą badaniom kierowców dariuszkaśnicki.com albo badania lekarskie kierowców.com, także bye bye i do zobaczenia w kolejnym filmiku.